Kiedy patrzę za oknami, tylko gła. Kolejny raz myśl za myślą I tęsknota, co we mnie trwa Powiedz mi, czy... Takie.